Boże, to będzie trudny dzień jutro, trudny czas, ale bardzo Cię proszę, żebyś dał zwycięstwo naszej reprezentacji w meczu z Angolą. Panie Boże, bardzo proszę, żeby Angola wygrała ten mecz. Panie Boże, Dziękuję Ci, że dzisiaj spadł śnieg i że mogliśmy z moim synem pojeździć na, na tam. Proszę Cię, aby jutro była taka sama pogoda. Panie Boże, proszę Cię, żeby jutro było ciepło, żeby mogłem z rodzinem i tam plażę. Panie Boże, dziękuję Ci za wysłuchanie moich modlitw, że mogłem się dostać do tej elitarnej jednostki i będę mógł pojechać na misję. Wszechmogący Dobry Panie, dziękuję, że przez wszystkie wieki Opiekowałeś się naszą Ojczyzną, błogosławiłeś naszemu krajowi. Ale widzisz, teraz różne siły się ścierają, różnie może się stać w najbliższym czasie. <tuszy> proszę Cię, aby w najbliższych wyborach nie wygrała partia zielona. Bardzo proszę, <tuszy> bardzo proszę, żeby o się ciężarom Wygrała te Panie Boże, nie wiesz, że był ciężki ciężko ten ostatni miesiąc. Proszę Cię, żeby miał syn, żeby był podobny do taty, żeby miał bliskie oczy i wosku. Panie Boże, jestem tutaj dzisiaj. Wiesz, bardzo cię proszę, żeby to była dziewczynka, czarna dziewczynka. Panie Boże, proszę cię o to, żebyś zmienił serce Michała, żeby mógł się stać taki jak ja. Panie Boże, proszę cię zmień serce Bogusia, żeby mógł się stać taki jak ja. Panie Boże, bardzo proszę, żeby jutro nie było egzaminu, bo już miałam dwójka, Panie, i teraz nie jestem przygotowana. Bardzo proszę o to. Dziękuję Ci bardzo za ostatni tydzień. Dałeś mi wiele siły i mądrości. I proszę, żebyś jeszcze to błogosławił. Jeszcze tylko jutro. Proszę Cię, żebym zdał ten egzamin jak najlepiej. Ku Twoich chwal. Panie Boże, dziękuję Ci, że mogłem kończyć te studia. Proszę Cię, abyś dalej błogosławił mi, abym mógł mieć wspaniały dom, abym mógł znaleźć dobrze płatną pracę i abym miał jakieś grono znajomych, z którymi będę mógł spędzać ile czas. Panie Boże, sprawdź jeden Tomka Rozumiem, co jest z w życiu. żeby on zwrócił się do Pana. Wymarzony awans. Panie Boże, Ty wiesz, jak ciężko pracowałem w tym, przez ten ostatni rok i spraw, by to mnie mnicho dostał ten awans, ale żebym to ja go dostał. Panie Amen. Boże, wysłuchaj naszych modlitw. Amen. Czy Bóg może wysłuchać wszystkich naszych modlitw? Czy nasze modlitwy to tylko lista życzenie? czy umiem się modlić? Czy w naszych modlitwach myślimy tylko o sobie? Czy nasze modlitwy są zgodne z wolą Bożą? I czy wszystkie nasze modlitwy są oparte na miłości?